Wiadomość od osoby ukochanej. Witam serdecznie. Dzisiaj orakel miłosny. Przekazy prosto z serca. Talia niemiecka, którą przetłumaczę Państwu na język polski. Będziecie mieli do wyboru trzy grupy, trzy karty. Kochani, witam Was serdecznie. Proszę o subskrypcje nowe. Proszę również o lajki z kciuczkiem w górę. Proszę o komentarze Wasze. Bardzo mi są one potrzebne, ponieważ chcę czuć Waszą obecność. Chcę wiedzieć, kto odwiedza mój kanał. Chcę wiedzieć, czy te wróżby z Wami rezonują. Chcę znać Wasze historie. Także piszcie mi komentarze. Zostawcie nawet lajka. Zostawcie smajlika. Wszystko to ważne. I zapraszam Was na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Napiszcie mi, kochani, jaką wróżbę potrzebujecie i wtedy ja Wam odpiszę, jakie są warunki takich wróżb i się umówimy na termin prywatny. Zapraszam. Więc już zaczynamy. Wybierzcie sobie jedną z tych kart. Karta numer jeden, karta numer dwa, karta numer trzy. Która przyciąga wam oko. I zaczynamy od karty numer jeden. Grupa pierwsza. Manifestation. Deine träume werden in erfüllung gehen. Czyli manifestacja. Twoje marzenia spełnią się. Ale jeśli będziesz manifestować, jeśli będziesz przyciągać, wizualizować, afirmować, manifestować Twoje szczęście, Twoje marzenia, to Twoje marzenia z Twoją osobą ukochaną spełnią się. Wszystko zrealizuje się i rozwinie się pozytywnie. Czyli manifestuj. Szczególnie na pełnię księżyca. Rób rytuały, manifestuj. Również takie rytuały przyciągania szczęścia i miłości znajdziesz na moim kanale. Możesz z moimi filmikami manifestować, robić rytuały przy magii świec. Odszukaj na moim kanale rytuał przyciągania miłości i szczęścia w pełni księżyca. I wykonuj te rytuały razem z moimi filmikami. Manifestuj swoje szczęście. I wtedy z Twoją osobą ukochaną na pewno wszystko potoczy się szczęśliwie, pięknie. To chcę Ci przekazać podświadomie Twoja osoba ukochana. Myśl pozytywnie. Wierz w Twoje szczęście. A wszystko się spełni i zrealizuje. Zapraszam grupę numer dwa. To jest Wasza karta, numer dwa. Heimlich Ferreira. Czyli macie jakiegoś sekretnego wielbiciela. Osoba ukochana, o której myślicie, jest Waszym wielbicielem. Wielbi Was, podgląda Was, obserwuje Was, patrzy na Was z podziwem, z miłością, z emocjami pełno tutaj pięknych kolorów, miłosnych, pełno namiętności, pożądania, jest jakaś osoba rzeczywiście, która Was uwielbia i Was adoruje. Czyli osoba, o której myślicie, myśli o Was bardzo intensywnie i pozytywnie. I na pewno ma więcej uczuć i kocha Was intensywnie i bardziej niż Wy się tego spodziewacie. Grupa numer 3. To jest wasza karta numer 3. Zapraszam. grupę numer 3. Folge de Stimme deines Herzens, czyli idź za głosem swojego serca. Podążaj za głosem swojego serca. Wenn du aus diese Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Kiedy odejdziesz z tego świata, nie możesz nic ze sobą zabrać, tylko Twoją duszę, czyli tylko Twoje piękne chwile, momenty, Twoje emocje, Twoje przeżyte piękne sprawy, chwile, Twoją miłość, Twoje wspomnienia, wszystko to, co przeżyłaś, wszystkie te piękne, wspaniałe, cudowne momenty w Twoim życiu, które były najpiękniejsze, intensywne. Tylko to możesz ze sobą zabrać. Żadnych spraw materialnych, żadnych dorobków nie możesz ze sobą zabrać. Tylko te momenty, które były przepiękne w Twoim życiu, które dały Ci szczęście, zadowolenie, spełnienie. I to chcę przekazać Ci Twoja osoba ukochana. Także bądź szczęśliwa, kochaj i bądź kochaną. I te wszystkie piękne przeżycia możesz ze sobą zabrać, jeśli będziesz odchodzić z tego świata. Dziękuję serdecznie wszystkim trzem grupom. Dziękuję Wam za odwiedziny mojego kanału. Zapraszam serdecznie codziennie na mój kanał. Do usłyszenia. Już wkrótce